Jesteśmy w trakcie omawiania czynników, które musimy uznać za stałe, aby móc pozostać na danej krzywej popytu. Zaraz poznamy kilka dalszych, ale najpierw przypomnę te już omówione. Powiedziałem, że jednym z tych stałych czynników… Zapiszmy… stałe czynniki. Stałe czynniki. Czynnikiem, który musi być stały, aby nie zmieniała się krzywa popytu, czyli aby nie zmienił się sam popyt, jest Cena dóbr powiązanych. Cena dóbr powiązanych. Kolejnym czynnikiem, którego stałość musimy założyć są oczekiwania względem ceny. Wypiszę trzy inne zależności, które wydają się oczywiste, ale nawet od nich są wyjątki. Kolejny czynnik, którego stałość zakładamy dla danej krzywej, to dochód. Dochód. To jest oczywiste. Co się stanie, jeśli dochody wszystkich nagle wzrosną? Realne dochody. Co jeśli wzrosną? Wtedy ludzie będą mieli dodatkowe środki do wydawania np. na, na e-booki, co zwiększy wielkość popytu dla każdej ceny, a więc wzrośnie popyt. Pamiętajmy, mówiąc o wzroście popytu, mówimy o przesunięciu całej krzywej, a nie konkretnej wielkości popytu. Zatem, gdy wzrasta dochód, popyt rośnie. Rośnie popyt. Znów pamiętajmy: wzrost dochodu przesuwa całą krzywą w prawo. W każdym punkcie cenowym nastąpi wzrost wielkości popytu, więc zmieni się cała krzywa i cała ta tabela. Analogicznie, spadek dochodów zmniejszy popyt. W dalszych odcinkach pokażę ciekawą rzecz, że to nie zawsze jest prawdą. Działa tylko w przypadku normalnych dóbr. To działa tylko w przypadku normalnych dóbr. Dóbr. W dalszych odcinkach powiem o dobrach podrzędnych, których to nie zawsze dotyczy. W każdym razie ich definicja mówi, że ich to nie dotyczy. Kolejny łatwy do zrozumienia czynnik to liczba ludności, czyli populacja. I znów, jeśli populacja rośnie, to w każdym punkcie cenowym będzie więcej kupujących i krzywa przesunie się w prawo, czyli zwiększy się popyt. Natomiast spadek populacji zmniejszy popyt. Cała krzywa przesunie się w lewo. I ostatni z czynników, których stałość zakładamy dla danej krzywej popytu: ostatni czynnik to preferencje. Analizując daną krzywą popytu, zakładamy, że gust i nawyki ludzi nie zmieniają się. Jeśli ich preferencje się zmienią, krzywa się przesunie. Na przykład, jeśli nagle ja, autor powieści, Wystąpię w jakimś bardzo popularnym talk show, w którym powiem, że to najlepsza wszech wszechczasów. To preferencje ludzi się zmienią i cała krzywa przesunie się w prawo. Przy każdej cenie więcej ludzi kupi moją książkę. Z drugiej strony, jeśli w tym samym talk show wyciągną autorowi jakieś ohydne fakty z przeszłości albo stwierdzą, że książka to plagiat, to wtedy popyt spadnie. Bez względu na cenę, w każdym punkcie cenowym w wielkości popytu nastąpi… nastąpi… załamanie.